To jest Steve, a to jego wujek. I Steve ma duży problem. Nie dość, że nie ma pieniędzy, to jeszcze jest winien nieobecnemu tu Michaelowi 3 dolary. Finansowo jest na minusie. Jego saldo wynosi minus 3 dolary. Wujek bardzo martwi się o Steve'a. Niepokoi go jego ujemne saldo. Dlatego chce mu nieco ulżyć w kłopocie. Spłacić przynajmniej jego dług, by miał czyste, zerowe saldo. Postanawia zatem usunąć… Postanawia usunąć dług z bilansu Steve'a. Odjąć to minus 3. Co się stanie, gdy odejmie to minus 3? Saldo powinno się wyzerować. Bo jeśli od czegoś odejmiemy to samo, to otrzymamy 0. Jeśli jesteście komuś coś winni… …i dług zostanie spłacony to też wrócicie na zero. Można jeszcze inaczej. Pomyślmy, w jaki sposób wujek Steve'a spłaci jego dług. Najprościej zrobić to tak. Skoro saldo Steve'a wynosi minus 3 dolary to wujek może po prostu dać mu te 3 dolary. Jeśli doda 3 dolary do jego salda, to saldo wróci na zero. Mam nadzieję, że zrozumieliście, dlaczego to i to znaczy dokładnie to samo.